Dzisiaj zapraszamy do gotowania z Jasiem ufolodkowy makaron. Dzieci go uwielbiają, jest nietuzinkowy, nie ma nic wspólnego z nudą i wygląda nieziemską. Jak smakuje? Tak samo. Ale najfajniejsze w nim jest to, że można go przygotować w domu, mając zupełną pewność, że nikt nie dodał nam do talerza zbędnych barwników i konserwantów. Muzyka Potrzebujemy mąkę, jajka, sól, wodę i oliwę, jak na normalny makaron. Przyda się też stolnica, zwłaszcza na samym końcu, wałek do ciasta i ciekawskie grzebulińskie łapki. Łapki muszą wymieszać składniki i przygotować ciasto. Mama może pomóc, bo ciasto na makaron to nie przelewki i trzeba je długo wyrabiać, żeby makaron wyszedł sprężysty. Na sam koniec dosypujemy chlorelle. No właśnie, co to w ogóle jest? Chlorella to nic innego jak super zdrowa, bogata w witaminy i makroelementy alga, którą można kupić w proszku bądź w tabletkach. W tym drugim przypadku musimy ją ponownie rozbić do postaci proszku. Moździesz się nam przyda jak nic. Proszkiem posypujemy ciasto. Wyrabiamy jeszcze przez chwilę i voila, gotowe. Mamy zielone ciasto makaronowe, które należy pokroić w kluseczki, a następnie wysuszyć. Do suszenia używamy stolnicy. Makaron można wygodnie rozłożyć, przykryć i odstawić w spokojne miejsce, gdzie będzie mógł wyschnąć. Następnego dnia można włożyć go do słoika i używać, kiedy tylko mamy ochotę na zielone kluski w kuchni. Najlepiej wchodzą z pesto ozdobione koktajlowymi pomidorkami. Dzieci je uwielbiają. Smacznego!